Bała się, że jest najsłabszą ze zwierząt. Żyła w nieustannym strachu, zbiciem serca. Bała się, że zostanie zaatakowana przez innych mocniejszych i bardziej agresywnych. Nie potrafiła bronić się w żaden sposób. Dlatego powróciła do swojego Stwórcy, żeby przed Nim wypowiedzieć wszystkie swoje niepokoje. dlaczego Ty taka owieczko jesteś smutna? Bo ja jestem taka puchliwa, boję się wszystkiego. Malutka jestem, niebesłana. A co ja Ci mogę dać, żebyś mogła się rozweselić? Może dam Ci jakieś ząbki, żebyś mogła prawkę jeść? Nie, nie mogę, bo bym stradki nie mogła jeść. No to może dam ci ostre pazurki? Nie, nie mogę, bo bym to go podrapała. To cóż ci mogę dać? Mogę, może dam ci dwa drogi? Nie, nie mogę, bo wszyscy by się nie bali. No to Ci mogę dać, żeby ćwić i sprawić przyjemność. Takie dobre serdusko, żeby mnie wszyscy kochali. Co żyją w stadzie. Dziś Kościół Boży pokażemy na ich przykładzie. Aby owieczki nie musiały bać się, czuwa dobry pasterz. On je właśnie pasie. Owieczki w stadzie są, wiadomo, różne. Są małe i duże i te bardziej podłużne. Ale wszystkie zawsze razem się trzymają, bo opiekuna czujnego nad sobą wciąż mają. Się o nie troszczy, czuwa nad ich losem, prowadzi je, a one idą za jego głosem. Wiedzie je tam, gdzie dobre mają pożywienie, prosto na dobre łąki, gdzie trawa jest na zjedzenie. Uduje także dobry pasterz zagrody, ale dosyć dużą, ale dosyć dużą, żeby owieczki miały swobodę. Bo, jak wiadomo, Złe wilki czyhają. O! I nieraz na owieczki małe napadają. Więc pas też podstawia, by zło nie groziło i by owieczkom w zagrodzie było bardzo miło. Kiedy tylko czasem wilk się jakiś skrada. Zaciera ręce, W myślach owce zjada, Zaraz go czujne pasterskie oko dostrzega I przegania pasterz Kliczysko, Które ze strachem odbiega. Czasem, któraś z owieczek, Tak też się to nieraz dzieje, Ucieka od pasterza i sama rusza gdzieś w knieje. Na początku jej się zdaje, że radośnie jest i wesoło. Hasa sobie szczęśliwie i beczy wokoło. Be, be, Lecz wkrótce robi się ciemno i nie ma słoneczka. Nie pamięta drogi do domu Biedna owieczka Ze strachu się jeszcze W krzaki zaplątuje I każdy cierń Tak mocno teraz uje W dodatku Słychać w oddali Wycie złego wilka Ach! Już chyba został Chwilka, lecz na szczęście Dobry pasterz, Co owieczkę miłuje, Szuka jej tak długo, Aż ją w końcu Znajduje. I bierze poranioną Na swe ramiona. O jak dobrze, że Znalazła się wreszcie ona. Choć odeszła od stada, Nie gniewa się, Lecz przebacza. I, bo Wszak to dobry pasterz, co się miłością oznacza I przyprowadza ją z powrotem do owczego stada. Ach, z jaką radością owieczka tam wpada! I my też, którzy jesteśmy w Bożym Kościele, powodów do radości mamy bardzo wiele. Bo dobrym pasterzem, co się nami opiekuje, jest Jezus Chrystus, który nas nimi